Przed wyborami potrzebny jest wspólny, jednoczący głos w tak fundamentalnej sprawie jak praworządność w Polsce. Teraz przed dniu wyborów zachęcamy wszystkie komitety ogólnokrajowe do tego, żeby podpisywały się pod naszym paktem naprawy i reformy wymiaru sprawiedliwości. Dzisiaj tutaj widzimy się z przedstawicielem komitetu lewicy. Nasz pakt dotyczy zarówno naprawy jak i reformy. W ciągu ostatnich czterech lat rządów prawa i sprawiedliwości doświadczaliśmy niszczenia wymiaru sprawiedliwości, więc jakby jego naprawa jest konieczna i niezbędna. I cieszymy się bardzo, że w programie Komitetu Lewicy znalazły się bardzo szczegółowe też punkty i kalendarz tego, jak naprawić wymiar sprawiedliwości. Dla naszego ruchu akcji demokracji istotne są też te rzeczy związane z, z reformą, bo zdajemy sobie sprawę, że wymiar sprawiedliwości nie działał dobrze również przed rządami Prawa i Sprawiedliwości. I tak w punkcie 8 i 9 mówimy o, i o sprawnych sądach i o, o sądach dostępnych dla ludzi. My podpisujemy to z wielką przyjemnością i z pełnym przekonaniem. Mam nadzieję, że podpiszą te propozycje także inne siły polityczne, bo chciałbym, żeby to, co jest na tej żółtej tablicy dzisiaj, za 2-3-4 lata, było po prostu oczywistością, nie kwestionowaną przez żadną siłę polityczną. W, sobie... w imieniu Komitetu Legislacyjnego, tak Pan jest. Adrian Zadberg podpisuje Pakt Naprawy i Reformy Wymiaru Sprawiedliwości, który zawiera 9 punktów. My jako Akcja Demokracja jesteśmy w trakcie prowadzenia wstępnych rozmów z pozostałymi komitetami ogólnopolskimi i liczymy po prostu na to, że w najbliższych dniach ten Pakt Naprawy i Reformy Wymiaru Sprawiedliwości zostanie podpisany przez pozostałe komitety.